Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem lotniczym wiodącej placówki w zachodniej Polsce, czyli we Wrocławiu badającej operatorów dronu, czyli osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych po polsku UAVO po angielsku być może UAVO i powiem ci parę zdań, co powinieneś zrobić jak chcesz sprawę tego certyfikatu załatwić szybko Takich zapytań dostaję dziesiątki telefonicznie, czyli uściśle sprawę i mam nadzieję, że nie będziesz musiał się do mnie fatygować, aby wydzwaniać. I zacznę od zapytania mojego widza. Witam, chciałbym uzyskać orzeczenie o mojej zdolności do obsługi drona o wadze do 25 kg. Kontakt do Pana znalazłem na stronie ULTS. Chciałbym uzyskać informacje dotyczące przebiegu badań. Jestem ze Szczecina i musiałbym zaplanować przyjazd do Wrocławia. To jest 400 km około 4 godzin. I mam w związku z tym następujące pytania. Czy mogę wszystkie potrzebne badania zrobić u Pana? I czy to jest możliwe w ciągu jednego dnia? O której musiałbym przyjechać, gdybym chciał zrobić te badania? Czy może bardziej praktyczne jest wykonanie badań wcześniej u mnie na miejscu w Szczecinie? przywiezienie gotowych wyników do Pana. Jeżeli tak, to jakie to musiałyby być badania, jak długo ważne jest orzeczenie, które Pan wystawi. I klaryfikując całą sprawę, dla takiego super sprawnego przebiegu mojego badania lekarskiego wymagam od siebie zrobienia wcześniej w swoim miejscu zamieszkania paru badań laboratoryjnych, a mianowicie ogólne badanie moczu, Morfologia krwi, wraz z OB, poziomu cukru we krwi Cholesterolu HDL oraz LDL tak zwany dobry i zły oraz poziomu trójglicerydów Ponadto audiometria tonalna badanie słuchu I jeżeli skończyłeś 40 lat życia, to zrób u siebie jeszcze EK G. Wszystkie pozostałe badania, w tym badanie wzroku, jakieś inne niezbędne, które uznam za stosowne, dokonuje u mnie na miejscu we Wrocławiu. No, jaki jest termin ważności mojego orzeczenia, które dostaniesz? 60 miesięcy, czyli 5 lat, jak masz poniżej 40 roku życia, natomiast jak już ukończyłeś te 40 lat, to 2 lata, czyli 24 miesiące. Oczywiście, pomimo, że te zasady obierają się na prawie lotniczym yy, yy, dotyczą one mojej firmy we Wrocławiu. No i jak chcesz się badać gdzieś indziej, to sprawdź jakie oni mają swoje te procedury w danym ośrodku. No, są tacy, którzy uznają tylko badania ze swojego laboratorium. Czy mają jakieś takie wewnętrzne ustalenia. No, czasami są jakieś różne, y, dość wydłużone terminy, badań. Także, y, to dotyczy się tylko mojej firmy. No, oczywiście jak już to wszystko zrobisz, to skontaktuj się ze mnie mailowo. Chodzi głównie o osoby, które mają jakiś problem zdrowotny, być może i ty. No, a następnie, jak już ze mną coś uzgodnisz, to zarejestruj się elektronicznie poprzez stronę internetową. Link umieściłem tutaj w opisie do tego wideo. No, czas wizyty, jak przyjedziesz punktualnie, trwa około godziny. Nie przyjeżdżaj mi za bardzo wcześniej. Yy, nie ma potrzeby, abyś się tam szwendał 2-3 godziny po przychodni. Po prostu, jak jesteś umówiony na 13, to 13, a nie 11,50. Czy odwrotnie, 13, to 13, a nie 15,50. 20. Oczywiście, no przyjmę Cię wtedy, jak się spóźniłeś, ale, no muszę wtedy yy, najpierw załatwić, że tak powiem, pacjentów, którzy są umówieni na daną porę. Także wizyta trwa około godziny, certyfikat, czyli tzw tak świadectwo kwalifikacji dam Ci zaraz po moim badaniu i wpisaniu w system elektroniczny yy, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Oczywiście, aby usprawnić yy, Czas tej y, Twojej wizyty y, Wyślij mi elektronicznie, jeżeli potrzebujesz dane do faktury Wiadomo, no czas to pieniądz y, Nie ma wtedy tam szukania gdzieś tam, gdzie NIP, gdzie PESEL, gdzie coś tam, śmoś tam, prawda Tylko faktura jest gotowa na twoje przyjście. I generalnie z mojego paroletniego doświadczenia drony stały się bardzo popularne, nawet w branżach, w których nie miałem pojęcia, jakieś tam sprawdzanie dachów, sprawdzanie kominów, kradziony węgiel, prawda, policja też używa tam dronów do różnych rzeczy, nie tylko ludzie zajmują się zwykłą tam fotografią, że lecisz dronem, sfilmujesz jakiś fajny zamek. Zbyt wielu przeciwwskazań zdrowotnych z wyjątkiem jakichś naprawdę poważnych chorób, typu cukrzyca leczona insuliną, padaczka, czy jakieś poważne schorzenia wzroku, czy inne zagrażające twemu bezpieczeństwu, czy bezpieczeństwu innych, to tutaj naprawdę nie ma tych przeciwwskazań zbyt wielu. No oczywiście, jak masz wątpliwości, to skontaktuj się ze mną wcześniej mailowo, abyś nie musiał przyjeżdżać do mnie na Daremno. Nie przejmuję osób na zasadzie takiej, że przychodzi mi do przychodni, nieprzygotowany, nic nie ma, prawda i dopiero coś tam kombinujemy, co z tym dronem zrobić, prawda? A w zasadzie nie tyle z dronem, co z badaniem kandydata na drona. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz lotniczy na razie uprawnienia klasa druga, no i oczywiście drony. Jeżeli masz jakiś komentarz do tego filmiku, zrób to pod tym wideo. I oczywiście zasubskrybuj mój kanał, jak masz ochotę na jakieś podobne filmy z badań kierowców, z badań medycyny pracy i czasami z badań lotniczych.